ser żółty wegański, szynkę ze schaba wieprzowego, cebulę, chleb jaglany, keczup, pieprz cytrynowy, sól. Na mniejsze kawałki kroimy szynkę ze schaba wieprzowego oraz cebulę. Na kromkę z chleba jaglanego kładziemy ser żółty wegański, pokrojoną szynkę ze schabu wieprzowego, pokrojoną cebulę, ketchup. Na wierzch zapiekanki kładziemy pokrojone pomidorki koktajlowe. Z zapiekanki przyprawiamy z solą, i pieprzem cytrynowym. Całość przykrywamy startym żółtym serem wegańskim. Tak przygotowaną zapiekankę wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 160 stopni z termoobiegiem na 10-12 do minut. Po wyciągnięciu zapiekanek z piekarnika możemy posypać je na przykład szczypiorkiem. I tak właśnie prezentuje się nasze zapiekanki na chlebie jaglanym bez glutenu i nabiału. Życzę smacznego!